Słuchajcie, prosiliście o nią tysiąc razy, zapraszałam ją dwa tysiące, ale wreszcie przyjęła zaproszenie i oto jest! Bardzo Witam. proszę, Agnieszka Radwańska, no i wspaniały odcinek z jej udziałem, Śluby Gwiazd, no powiedziała dużo. Tak, tego nigdy nie mówiłam nikomu, także myślę, że zaskoczy tutaj wiele osób. Zapraszamy Was na ten wyjątkowy odcinek. No, no bardzo cieszę się, że jesteś. Ja dziękuję za zaproszenie. Zwłaszcza, że jesteś młodą mamą, więc y, trudno o czas. No tak, faktycznie, ale fajnie też się wyrwać z domu. Agnieszko, tak naprawdę mam do Ciebie milion pytań, bo Twój ślub był no, absolutnie jednym z najważniejszych wydarzeń tego 2017 roku. I zacznę tak trochę niestandardowo, no bo jesteśmy u mnie w Concept Store, jesteś pomiędzy znowu sukniami ślubnymi. Jak się z tym czujesz i, i jak wspominasz ten czas wyboru swojej sukni ślubnej? Faktycznie to był dość intensywny czas, ponieważ ja swoją sukienkę robiłam 8 miesięcy. Trwało to sporo, aczkolwiek było tak dużo szczegółów, detali, których tutaj też obserwuję, patrząc na te sukienki dookoła nas. Ale chciałam faktycznie mieć sukienkę taką wyjątkową, żeby. Wszystko się zgadzało na ostatni guzik i faktycznie tak było i ogólnie praca nad tą sukienką trwała 450 godzin. Ty zdecydowałeś, że tą Twoją suknię ślubną wykona Agnieszka Maciejak, Tak. która jest bardzo znaną projektantką, ale jednocześnie nie jest taką osobą, która od razu kojarzy nam się z młodą ślubną. Tak. Dlaczego ona? Zawsze lubiłam projekty Agnieszki, nosiłam jej sukienki, aczkolwiek wiadomo takie bardziej na normalne wyjścia, gale, wieczory. Ale Agnieszka robi suknie średnio, ale faktycznie tak, że tak powiem dodatkowo, dodatkowo Wyjątkowo i, i rzadko. Tak, i tego jakby no nie widać tak u niej w salonie, bo tym się nie charakteryzuje. Ale ona jest w ogóle taka bardzo ekstrawagancka w tych swoich projektach. Czy, tak. Czy ty się czy Ty na to liczyłaś, czy trochę się tego może bałaś i to było także pomysł był Twój, czy jednak to od niej wychodziła ta propozycja, jak ta suknia powinna wyglądać? Było dużo rozmów e, i przeróżne były koncepcje i, i próby i przemiarki, e, ale ja też wiedziałam czego chcę, wiedziałam, że na pewno nie chcę skromnej sukienki, musiało się świecić, e, musiała być księżniczka, e, także na swojej sukience miałam 6,5 tysiąca kamieni. 100 metrów triulu było, także to była oryginalna naprawdę sukienka. Czy była ciężka? Była ciężka i pamiętam to, ten jeden moment, oczywiście była przepiękna, czułam się wyjątkowo w tej sukience, ale ślub brałam w lipcu, wiadomo jaka wtedy jest pogoda, tak? gorąco było, okrutnie i jak ściągałam tą sukienkę, zresztą z siostrą, bo sama nie byłam w stanie jej zdjąć, to aż miałam łzy w oczach po prostu za szczęścia, że już mogłam się jej pozbyć, bo było mi tak gorąco w tej sukience. Um. A który to był moment? Bo Ty miałaś więcej niż jedną suknię. Ta pierwsza, tak. najważniejsza to była sukienka od Agnieszki, Tak. ale były jeszcze dwie. Tak, wszystkie od Agnieszki. Wszystkie od Agnieszki? Tak, tak. ok. Ale ta pierwsza, rozumiem, była wielka i taka okazała, a te dwie tak. pozostałe? Co skromniejsze, skromniejsze, tak? Ale nieco czy bardzo skromne? Może bardzo skromne, to, to chyba nie. Nie, nie na ślub. Nie. nie. E, przede wszystkim druga sukienka miała być bardzo wygodna. Mhm. Od razu wiedziałam, że to ma być krótka sukienka, także mhm. ona przede wszystkim była do pierwszego tańca i do zabawy do białego rana. Mhm. Czyli zmieniłaś tą suknię pierwszą na drugą, w którym momencie? Na pierwszy taniec e, wydaje mi się, że to była godzina gdzieś 22. Ok, A tak. kolejna zmiana sukni nastąpiła? Już była na poprawiny, także Aha. tak, e, także ta druga sukienka była ze skóry, e, miała piórka, e, była w piórkach, tak? Brzmi obłędnie. Tak e, i była tak lekka, tak wygodna, że po prostu, e, no, czułam się w niej, no idealnie. E, to był pierwszy, taniec z tej sukience już potem e, nie zmieniałam, także myślałam potem, że ewentualnie jeszcze wrócić do tej okazałej, wielkiej, ale mnie nie, nie, już więcej nie. <grym>, pokonała cię. Tak. E,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 Wspomniałaś sama o tym pierwszym tańcu i to był ważny element na Waszym weselu. Tak. I on był wyjątkowy i on był inny i w ogóle on krążył w sieci i robił furorę. No tak, ja do tego podeszłam w ogóle tak bardzo zabawowo, bo nie wyobrażałam sobie siebie, bo też y, według mnie, do mnie by to nie pasowało, żeby tańczyć na przykład walca albo coś wolnego, coś romantycznego. No nie, to nie my, to okay. absolutnie nie my. I od razu wiedziałam, że to musi coś być coś coś z jajem, żeby rozkręcić tą imprezę, nie tak, żeby e, za chwilę tam wszyscy e, zasnęli. tak. E, I był taki wolny początek, pamiętam Doriany a potem szedł Ed Run, Shape of You, tak, ale no nie było za dużo czasu, żeby uczyć się kroków i tak naprawdę to były pojedyncze gdzieś tam godziny między turniejami, między treningami, może ich było z 10 tak naprawdę, więc to pamiętam... Ten talent, to Aga. A, tak, jeszcze <laughs> pamiętam to jak teraz, jak dzień wcześniej, bo mieliśmy obiekt zarezerwowany dla nas na trzy na dni, to, to, to był zamknięty dla nas obiekt, i oczywiście kilkanaście, kilkadziesiąt osób pracujących dzień wcześniej nad salą. Wszędzie rusztowania, drabiny, kwiaty. I pamiętam to, żeśmy sami to odsuwali po prostu wszystko z tego parkietu i jeszcze pomiędzy tymi ludźmi robili próby Próba. tak, z telefonu, gdzieś ta muzyczka, żeby nie zapomnieć tych kroków. Ale udało się, nikt niczego nie zapomniał. Raz pamiętam, za wcześnie oczywiście zaczęłam, ale potem nadrobiłam, <laughs> więc było okej. Okay. Słuchaj, so, jak mi o tym mówisz, to zupełnie mi się przypomniała nasza historia, też byliśmy na salę i te rusztowania i też próbowaliśmy sobie zatańczyć, bo mój mąż mówi, Jezus Maria, a jakie to będą kierunki, bo to nagle inaczej tak, niż w sali. Tak. Nie? nie ma lustra, prawda? Tak, więc trzeba się nagle zorientować w przestrzeni, tak, gdzie tak. jest tak. przód, gdzie będą tak. goście stać. I pamiętam, że mój mąż zawsze mówił, że na ślubie największym dla niego stresem, że nie na ślubie, ale w dniu ślubu największym stresem było dla, był dla niego pierwszy tak do mojego męża to samo, tak. tak. tak? I mowa potem, tak. Także jak już e, te dwie rzeczy już poszły, to już po prostu odesnął z ulgą. Tak, tak. czy znaczy, powiedział, że przysięga i Kościół nie był tak stresujący nie, jak ten taniec. Nie, to dla mnie było bardzo stresujące ja, ja tak naprawdę z Kościoła nie pamiętam nic. Naprawdę? Nic, nic nie pamiętam. Mhm. Wszyscy e, byli zachwyceni e, ogólnie Kościołem, wystrojem, księdzem, e, e, kazaniem. E, no, nie pamiętam nic. Pamiętasz ten moment, kiedy tata prowadził Cię do ołtarza? To pamiętam jeszcze tak, bo jeszcze nas grzało w to słońce przed tym kościołem i ja już chciałam być trzy razy, a jeszcze e, Pani, która tutaj e, dbała o cały harmonogram, to jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, a ja już chciałam, nie, nie jeszcze nie, ja już… I, no tak, tak, to, to było… Wszyscy myśleli, ale leci na tego cel, to już chce tak, mieć go za męża, tak, a tu słońce tak. po prostu! Tak, tak, e, tak naprawdę Ty jesteś osobą, no znaną w całej Polsce. I tak jak mówi się o ślubach gwiazd i o tym całym przygotowaniu odpowiedniej ochrony, o tym zamieszaniu związanym z paparazzi, Ty jako sportowiec doświadczasz dokładnie tego samego. Czy, czy Tobie towarzyszył jakiś taki stres związany z tym, żeby właśnie fotoreporterzy Wam w jakiś sposób nie zniszczyli tej, tej imprezy, żeby nie wbili się do kościoła? Mm. Zapewniłaś sobie odpowiedni spokój, ochronę? Jak to wyglądało? Z z tej, z tej strony bezpieczeństwa dla Was tak naprawdę. No, tutaj, tutaj mam bardzo interesującą historię, która chyba nigdy nie wyszła na jaw. E, wszystko było w tajemnicy robione tak naprawdę do czwartku. E, wiele osób już wiedziało o tym wcześniej. E, musiałam zaprosić niektóre osoby nawet rok wcześniej, żeby mogły przyjechać, przylecieć, dotrzeć. E, I e, tak, jak wspominałam, ten obiekt był dla nas zamknięty przez trzy dni. E, tam był hotel, sala, więc w ogóle byliśmy zamknięci przez te trzy dni. E, tam nikt nie miał wstępu. Nawet na kosiem to jest trochę inaczej, bo niestety nie da się do końca wszystkiego zamknąć, aby się mm -hmm. chciało. Gdybym mogła, to bym zamknęła jeszcze trzy ulice dookoła tego kościoła, ale no niestety nie byłam e, w stanie. E, I było tak e, niefortunnie, że ktoś e, z, z mojej ekipy. Zostawił scenariusz, harmonogram całego ślubu e, gdzieś. No, gdzieś tak, że catering który wjechał na obiekt, ktoś e, po prostu z tych e, chłopaków, bo podejrzewam, że to że byli mężczyźni, e, no, zdobył zdjęcie i sprzedał po prostu do prasy. I podobno za naprawdę dobre pieniądze. E, I w piątek, bo to był dzień przed ślubem, wszystko wyszło. W prasie było wszystko. Menu, co kiedy, jaki kabaret, jakie atrakcje. Wszystko było. Mój mąż nawet nie wiedział, co będzie jadł, tak naprawdę dopiero się dowiedział właśnie z gazety. No tak, no to super. Lepiej pójść e, i, I to było tak. E, no niestety. Ciebie to zdenerwowało? Taki... Zaburzyło Twój spokój? Czy stwierdziłaś dobra, nieważne? Bardzo, bardzo. Emocje? Byłam wściekła, ponieważ przez tyle miesięcy udało mi się to zatrzymać w tajemnicy. I, Tyle osób pracowało przy tym ślubie, przy weselu i naprawdę myślałam, że tak będzie do końca, że, że to będzie tylko nasz dzień i nikt się o niczym nie dowie. Mhm. I nagle ja widzę w pasie po prostu wszystkie szczegóły naszego ślubu, po prostu czarno na białym, tak jak było zapisane w tym scenariuszu. Ręce opadły. Ręce opadły, no ale co ja mogę zrobić w piątek? Jedyne co mogłam to podwoić ochronę i tak też zrobiłam podwojam ochronę, jak i przy kościele, jak i oczywiście przy całym obiekcie w Krakowie. I no cóż, wszyscy byli zebrani pod kościołem, więc wychodzą z tego kościoła kamery, aparaty, no cuda. I wtedy powiedziałam do tego, no to chodź, staniemy na te 15 sekund, bo i tak te zdjęcia będą wszędzie, mhm. więc no po prostu zejdźmy i, i staniemy do zdjęcia, pocałujemy się wsiądziemy i wsiądziemy i tak już nas więcej nie zobaczą. Więc e, czytając to, że ja zarobiłam na tym ślubie, albo że ustawiłam kogokolwiek, e, cokolwiek sprzedałam, jest największą bzdurą, jaką mogłem, mogłam potem przeczytać. Nigdy w życiu bym nie sprzedała czegokolwiek, nigdy nie zrobiłam żadnej ustawki i nie zrobię nigdy. E, już nie mówiąc o swoim życiu prywatnym, które naprawdę e, cenię sobie, że jest prywatne. A potem, kiedy już byliśmy na tym obiekcie, który był zamknięty, to był bardzo duży obiekt, bo, bo ma tam kilka hektarów. Popolacy próbowali wejść po prostu przez płot, przez bramę, jako inspekcja, jako jakiś inny gość, przeskakiwali z drugiej strony, więc ta ochrona miała co robić, naprawdę miała co robić, bo działo się naprawdę dużo i długo, bo przez parę godzin próbowali cokolwiek tam zrobić i się przedostać, więc… Czy Ty się spodziewałaś aż takiego zainteresowania? Ach, szczerze mówiąc, nigdy nie myślałam w ten sposób i, i starałam się o to nie myśleć, bo byłam tak e, zafascynowana i zdenerwowana swoim ślubem i weselem, żeby się wszystko udało, żeby było wszystko tak, jak sobie wymarzyłam, e, że nie myślałam, czy, czy, czy faktycznie to będzie takie zainteresowanie, czy będzie więcej, czy mniej, tych fotoreporterów, no ale próbowali wszystkiego, wszystkiego. No to powiedz w takim razie, kto pomógł ci w tej organizacji. E, tak naprawdę ja swoje wesele robiłam przez internet, przez e-maila, e bo przez cały rok mnie nie było przecież e, e, w Polsce to były pojedyncze dni, więc tak naprawdę degustację robiła moja mama, która nie do końca mogła nie do końca się dogadywała z kucharzem na początku, więc tam były. E, może nie awantury, ale taka wymiana zdań i chyba. E, Trzeba było cztery razy była na degustacji. Ale co tam było nie tak? No coś tam jej nie pasowało i ja mówię, Jak uważasz? Okay. Jak nie, to nie? Jak będziesz uważała, że to jest ok, to wtedy klepniemy. Mm -hmm. Aż to było jej zadanie? No, ja nie byłam w stanie jeszcze do Krakowa przyjeżdżać, żeby posmakować tak. czegokolwiek, no, bez szans. A w ogóle była też taka sytuacja, że jedną przemiarkę robiłaby moja siostra, bo mnie nie było w ogóle w Polsce. Ale w końcu nie była gotowa, więc w końcu nie pojechała, ale była, ale była już gotowa, żeby pojechać na przemiarkę, a siostra jest e, troszkę szczuplejsza i wyższa o 5 centymetrów. Oh. Także i były Pani. też takie sytuacje, bo ja nie byłam po prostu w stanie. Ale Twoje pełne zaufanie do najbliższych członków rodziny Oczywiście, widzę. no musiało tak być, no bo ja, ja po prostu fizycznie no, nie byłam w stanie wszystkiego ogarnąć. Więc... Ale też oni byli bardzo pomocni i jakby stawali na wysokości zadania, Tak, na tak. każde wezwanie byli. Dokładnie tak, więc e, no tutaj trzeba było sobie jakoś radzić, bo e, to jest środek sezonu, e, tak naprawdę weekend, który był ślub, to był jedyny weekend w lecie pewny, że byłam w Polsce. Także ja nie miałam innego wyboru, jak tylko bać w ten weekend. Ilu było gości? 130. No i wy staraliście się, żeby zapewnić im 100% komfortu i 100% atrakcji i oczywiście tak. o koniu polskim przeczytaliśmy sobie, tak. <laughs> ale skąd pomysł na kabaret? To akurat był prezent od dobrego znajomego, więc tutaj akurat to nie był mój pomysł, okay. ale taki był kabaret i była oczywiście fotobudka, był magik, E, um, oczywiście był DJ, była muzyka na żywo, e, no wszystko co mogło być to było. Ja z obiadu to ja tam dziubnęłam trochę zupki i nawet nie wiem czy ja w ogóle drugiego dania w ogóle, e, czy w ogóle zaczęłam, czy nikomu komuś nie oddałam. Mhm. E, bo no nie byłam w stanie jeść, jak, jak faktycznie jest stres to od razu mam tutaj zaciśnięte całe gardło nie jestem w stanie jeść, e, więc no potem jak były moje piosenki, była muza, no to ja na tym parkiecie cały czas, więc jakieś tam babeczki, candy bar czy czekoladki tam z skakujące, to w ogóle nie, nie, nie, to w ogóle tu nie myślałam. Agnieszka, w, w tych wszystkich portalach plotkarskich można było przeczytać o Twoim menu i o, o atrakcjach, ale na koniec jeszcze, parę dni później można było przeczytać, ile Ty za to wszystko zapłaciłaś, czyli po prostu budżecik, zrobili Ci takie podsumowanie, no, z mojego doświadczenia wynika, że zbłądzili. Ale jestem ciekawa i tutaj bym sobie na przykład chętnie z Tobą to wyklarowała, co, co ty na to. Suknia ślubna od Agnieszki Maciejak, ta jedna pierwsza. 25 tysięcy złotych 52. A w niedzielę już poszła na woź, żeby nie było, że ją trzymam w szafie. I za ile się. E, nie wiem, tego nie pamiętam. W ogóle wiesz to, ja już byłam gdzie indziej, ja w Australii chyba wtedy, więc e, od razu jak, jak ją ściągnęłam. Jezu, ale wyprałaś to ona... powiedz. To chyba poszła gdzieś do prania, bo to tam faktycznie trzeba było bardzo, bardzo uważać, ale tak już w niedzielę jej nie miałam, Dobre, także mam nadzieję, że za, za pokaźną też sumę. E, ja też za to kciuki, bo uwielbiam wośp. Sama przekazuję różne rzeczy co roku i uważam, że to jest Myślę, że takie rzeczy to warto oddać, niż trzymać w szafie, zawsze, że się w szafie nie wyjści. Znaczy ja swoje nie oddałam, nie pi do mnie. No, naprawdę? <laughs> naprawdę. No to co ona? Mój mąż co roku mi to mówi, oddaj tą suknię na woś. Słuchaj, no nie mogę sobie, no, no tak ją kocham, nie mogę. Nie mogę, ale kiedyś może do tego dojrzeję. Okay. Wiesz, może jeszcze trzymam. Na przykład, wiesz, tak, na nie wiem, na przykład 10 ślubu, na przykład, gdzie no wejdę. Ale ubierzesz ją? No Nie wiem jeszcze tego. Aga, nie mam takich daleko się No właśnie, to już tutaj kiecek. No, no masz rację, wiesz, no. Jak to jest dobrze z mądrym porozmawiać, naprawdę. Dzięki, Aga. Wróćmy do Twojego budżetu. Szpilki Krystiana Butę 4,5 tysiąca. Chyba, bez kryształków. No z kryształkami czy bez? No z kryształkami, ale to chyba to, to chyba droższe. No, nie pamiętam do końca. Na ja za no drobne nie to zwracam to, uwagi, dobrze to, to, to było w Singapurze, nie pamiętam, niestety nie pamiętam. Strój Pana Młodego – 3000 zł. Mm. No to... Ale uwaga, bez dodatków. Buty, z spinki, koszula trzeba było wyłożyć kolejne cztery. O kurczę. Yy... Nie wiesz tego. Tego nie wiem. Dobra. Dobra, nie chcę się wypowiadać, bo nie wiem. Teraz trzymaj się. Dobrze. Za salę weselną młodzi zapłacili 40 tysięcy w dniu ślubu i połowę tej kwoty na poprawiny. Co Ty na to? Wynajęcie całego hotelu na trzy dni za sześć tych. Yy. Yy. Yy. Da się zrobić? Nie wiem czy się da, ja nie dałam rady. Widzisz. I to tak. Nie wiem. I to bardzo nie dała się rady, co? Może, albo nie w tej walucie, może, albo. O. E, do tego trzeba doliczyć. alkohole i tort 10 tysięcy. Hmm. Nie wiem, co lubią twoi goście. No pić. właśnie. Może. Nie, nie, po może jakiś no. taki rodzaj bimbra. Tata zrobił? W piwnicy? Coś hodował? Tak, tak. Będzieczki, tak. E, hotel dla gości. Mówiłaś mi, że miałaś 130 gości, a zapłaciłaś tak. 10 tysięcy złotych. Jak to zrobiłaś? E, sama nie wiem jak, ale ta cena jakoś… jest to nie przypomniałam sobie takiej ceny za, za tyle osób. Nie da rady, co? No chyba, chyba nie, a na pewno nie w Krakowie. Zespół muzyczny 20 tysięcy. Słuchaj, za 20 tysięcy już dobrego DJ-a i jakiś Nie, mały zespół już, można w tej kwocie tak, tak, tak, tak. Ta kwota jest w miarę ok, jeżeli chodzi o jakieś, jakiekolwiek przypuszczenia, ile kto zapłacił za co. Yy, opłata za msze 2000 zł. No co, łaska, wiadomo, Co łaska? Kraków 2000. Nie pamiętam yy, ale, o, do końca, ale Możliwe. Tak, tak. Yy, fotograf kamerzysta – 15 tysięcy. Myślę, że tutaj są zbliżone też kwoty. Tak, dobry do, film do z takich. wesela, tak, tyle kosztuje. Tak, tak. Wynajęcie ochrony, uwaga, którą jeszcze zwiększyłaś dwukrotnie, za 10 tysięcy. No, no ta kwota nawet nie jest bliska tej kwoty, ale no cóż. I teraz hit. Zaproszenia. Mhm. No to zaproszenia to pierdoła, papeteria. tak Ale do tego dekoracje, czyli te Twoje tony kwiatów, tiry, tiry z ton, do, Dokładnie, dokładnie, bo to były tiry. Limuzyna typu Rolls Royce. Tak. I za to wszystko 5 tysięcy. Powiedz mi, jak ty to zrobiłaś. Ale może ktoś tam, wiesz, zer nie dodał, albo obciął, wiesz, obciął ja, ja... ci zera. Tak, tak, tak. No to może by się wtedy zgadzało. Jezu, to jest niemożliwe. No nie, nie da rady. No. No, to, no nie da rady za te pieniądze. No nie, no to była... Wykonać tego wszystkiego. No nie da rady. Y oraz kreacja na przebranie za 10 tysięcy. Dwie. Ja rozumiem, że te kwoty mogą się wydawać być dużymi kwotami, natomiast na pewno nie na ślub zorganizowany na takim poziomie tak, i z tak, takim tak, rozmachem tak, i na tak, długości tak. i w takim miejscu i z takim pomysłem na dekorację. I, no jednak wiadomo, że tutaj przede wszystkim też płaciłam za prywatność, która też kosztuje, więc no te, te kwoty się mają nijak do tego, ile ten ślub kosztował. Aga, czy są takie rzeczy, które z perspektywy czasu byś zmieniła? Tak. Dwie rzeczy bym zmieniła. Pierwsze to były buty, które za późno zmieniłam, były to wysokie buty, a ja jeszcze we wtorek albo w środę, dokładnie nie pamiętam, miałam przy zastrzyki w stopę, bo miałam wtedy poważne kontuzje stopy i to tak naprawdę i w piszczel i w stopy miałam zastrzyki, więc ogólnie miałam jeszcze podpuchniętą stopę. I pamiętam to jak teraz, kiedy stałam w tych butach chyba godzinę, kiedy składali nam goście życzenia. Po prostu moja noga już była fioletowo sina, ja jej w ogóle nie czułam, ona mi zdrętwiała. A jeszcze na dodatek nie było tego widać. Nie było tego widać, bo że, wiadomo, że, tak męczyłaś, że suknia, tak, piękne buty. tak, tak a, a chciałam oczywiście jak najdłużej w tych butach, no bo w końcu nie po to inwestowałam w takie buty, żeby je od razu ściągać. Ostatnie więc po prostu buty, wiesz są marzeniem tylu kobiet, no tak. czelwona podeszwa na ślubie, no to wyglądało Ja oczywiście błędniem. na tabletkach przeciwbólowych yy, i przeciwzapalnych, yy, ale one nic nie dały, więc yy, już miałam łzy w oczach po prostu, a jak wyszłam na salę, to po prostu pierwsze to zrobiłam, jak usiadłam do stołu, już sięgnąłam te buty pod stołem i byłam boso, więc te pierwsze dwie godziny to byłam boso, kiedy e, przebrałam e, swoje drugie buty. Jakie tym razem? Też lubłam Tina, ale dwa centymetry niższe, bo to już wszystko było tak, że ja, ja miałam takie schodki, miałam cztery pary butów i właśnie wszystkie szły e, coraz niżej. Coraz niżej. Okay. Ale już mi tak bolały stopy, że w tych butach nie wytrzymałam za długo, chyba tylko godzinę. Więc potem przebrałam na jeszcze niższe taneczne buty, bo po prostu nie byłam w tych lubuntinach, które są, wiadomo, pięknymi butami, ale są sztywne, twarde i po prostu niewygodne. Tak. Przynajmniej większość modeli. Większość modeli, tak. One się przepięknie prezentują, ale no niestety e, najlepiej, żeby w nich siedzieć. Tak. E, więc szybko się ich pozbyłam, ubrałam taneczne i myślałam, że w tych tanecznych sobie faktycznie potańczę całą noc, no bo jednak to są bardzo wygodne buty, mm. też mi się było w nich łatwiej obracać przy naszym pierwszym tańcu. E, no ale po prostu po dwóch godzinach w tych butach, czyli około północy, znowu miałam łzy w oczach. No, tak mnie bolały stopy, mm -hmm. że powiedziałam, no nie jestem w stanie, więc wzięłam po prostu trampki, różowe trampki i w tych różowych trampkach do piątej po prostu się bawiłam. Oh, wow. Tak. I jeszcze jedną rzecz, którą bym zmieniła, to faktycznie mieliśmy Rose przepięknego, chyba 76 roku, no ale niestety nie miał klimatyzacji. A był upalny dzień. Upał był. I my jechaliśmy po południu, około 14-15 do, do tego kościoła i ten rozrost jeszcze nie mógł jechać więcej jak chyba 50 na godzinę. Więc my po prostu jechaliśmy dwa razy dłużej niż goście autobusem do tego kościoła. Spoceni, zapoceni po prostu, lepiący się w tym aucie. No tak, ty w sukni, która ja w po sukni, prostu ma tak. 100 warstw, w tak. W tak, garniturze wszystko poczuje dokładnie. Ojej, to chyba nie był dobry pomysł. Ale wiesz, takie vintage'owe auta są bardzo lubiane przez młode pary, tak, wyglądają tak, pięknie stylowo, przepięknie było, ale tak. to jest też bardzo fajna uwaga i tak naprawdę przestroga dla młodych, tak, tak. żeby naprawdę o to zapytać. Zapytać albo na przykład przesiąść się, na przykład podjechać… Normalnym nawet autem. Autem i dwie ulice przed kościołem się przesiąść, żeby mieć faktycznie ładny wjazd i pokazać się z tej najlepszej strony takim autem, ale jednak… No nie, pół godziny, nie, nie wymęczy się pół godziny w, w takim aucie przed ślubem. No i oczywiście no to samo było po. Wszyscy już byli, a my mieliśmy mieć taką malutką sesję, bo to jedną sesją jaką mieliśmy to, e, to było kilka zdjęć między ślubem a weselem. To była Aha. nasza sesja. I my tacy zmęczeni, upłoszeni z tego auta robiliśmy sesję. No więc to trwało 15-20 minut, a też nie było okazji, bo ja już tak naprawdę yy, kilka dni później już wylatywałam do Ameryki, więc yy, w ogóle no, nie było opcji. Więc to był jeden czas, gdzie mogliśmy zrobić chociaż kilka zdjęć. Aga, tak na koniec się zastanawiałam, czego ci życzyć? No bo już ta kariera zakończona, więc sukcesów w sporcie nie. No wspaniałej miłości nie, bo to już masz. O, dziękuję bardzo. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo za że... rząd. Dzięki.